Witajcie, mam na imię Paweł, jestem stąd, pracuję na co dzień u wrocławskiego dealera Yamachy na ulicy Żegiestowskiej 3. Na załączonym obrazku chcę Wam pokazać co Darek właśnie odbiera i co nabył. Darek nabył motocykl XJ6 wersja Diversion z owiewką, czyli nadająca się do turystyki w rozumieniu uniwersalnej turystyki. E, motocykl w wersji z ABS-em, e, poza naklejką, która oczywiście nie, nie powoduje jeszcze ABS-u w tym motocyklu, poznać go po czujniku, przy kole, to odróżnia wersję z ABS-em. Zresztą polecałem taką wersję Darkowi w szczególności na początek i jest to rozwiązanie bardzo dobre. Na pewno umożliwi mu większą frajdę z jazdy, będzie musiał mniej kontrolować wszystkie parametry ruchu. Chodź, oczywiście owiewka, to powoduje, że ten motocykl nadaje się do na pewno większej ilości zastosowań, będzie bardziej komfortowy w podróży i oczywiście taki sam skuteczny w mieście. To jest tylko kwestia designu, natomiast owiewka powoduje w tej wersji jego większą uniwersalność. Słuchajcie, silnik znany, Yamachowski, czterocylindrowy, więc tutaj grzeczny dołem, piekielnie szybki górą, więc po prostu można się jego uczyć etapami, aż dochodząc do jego granic i wtedy rzeczywiście daje frajdę jak prawie ścigacz. Darek dokupił kraszpady, te elementy ochronią motocykl od lekkich uszkodzeń przy jakichś przewrotkach parkingowych, wywrotkach, więc dają przestrzeń też na nogi, stopy w razie przewrotki na tą część. Motocyk dwuosobowy daje możliwość mu przewożenia kogoś, bądź e, jakiejś osoby e, myśli i rozważa o zakupie kufra żeby go zastosować do e, swojej pracy, do przewożenia dokumentów e, słuchajcie z tych parametrów to jest w zasadzie wszystko a to co mogę powiedzieć, to jest motocykl który e, wrocławski WORD wybrał na motocykl egzaminacyjny i niech Was nie złudzi, to że on wygląda inaczej to tylko ta owiewka motocykl na egzaminie we wrocławskim WORDzie jest taki sam w wersji z lampą, więc Darek w zasadzie się po kursie przesiada od razu na motocykl, który zna, którym potrafi się poruszać i który go nie zaskoczy, a przede wszystkim potrafi nim wykonywać sprawnie manewry. Darku, jeżeli uważasz, że jest jeszcze jakiś parametr dla Ciebie istotny, a który ja pominąłem, to chętnie wyjaśnię. No Myślę, że Poczekamy, pożyjemy, zobaczymy, tak jak już mówiłem Ci w poprzednim filmie, traktuję to jako pierwszy swój w życiu motocykl, kupiony wprawdzie przed sezonem, ale po okazyjnej cenie. Także, no, jeżeli masz jakieś pytania, to po prostu zadaj w komentarzach poniżej, ja lub Paweł z ulicy Żegiestowskiej od Yamachy Ci na pewno odpowie, no, oczywiście w ramach swojej wiedzy. Także koniecznie skomentuj ten filmik, jaki był Twój pierwszy motocykl. Jeżeli jesteś z klubu Yamachy, co myślisz o Yamaszce. Także do zobaczenia w następnym filmiku.